Marshall College w Aberdeen Podobnie jeden z największych granitowych budynków w Europie Jeżeli nawet nie największy Rook Broad Street i Queen Street No i pójdę zaraz zobaczyć Być może jest jakaś nawet darmowa ekspozycja Aberdeen 31 maja 2014 roku. Jestem w okolicach St. Andrew's Cathedral w Aberdeen. A okoliczne budynki wyglądają tak: katedra, ta, jak i cała reszta tych budynków. Jest wszystko. Z granitu. Granit, granit, granit. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. 31 maja 2014 roku. Inny widok z Castle Terrace w Aberdeen na praktycznie większą część miasta. Czyli tam jest wieża Castle Gate łącząca się praktycznie z Union Street. Widoczek na miasto. A tam już morze I Jeszcze raz zrobię taką małą panoramę Mam nadzieję, że Słońce nie będzie mi przeszkadzać Aberdeen w całej okazałości Filmuje Darek Kraśnicki, a w zasadzie filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 31 maja 2014 roku